tutaj pani robi um, coś tam robi jakieś placuszki, zaraz zobaczymy co to jest, wszystko im smakowało, ale Bigos to zrobił taką furorę, że słuchajcie, nawet nie zdążyłam nagrać młodzież zawsze chce tego zachodu zobaczcie jak dziewczyny są ubrane Wam pokazać, jakie mamy śniadanie tutaj. Podobno typowo irańskie, ale nie jestem pewna. Takie mi się wydaje europejsko-irańskie. Tak więc mamy ten ich tradycyjny placek, który tak naprawdę rzecz biorąc smakuje jak um, chrupkie pieczywo, tylko nie jest chrupkie, bo jeszcze jest miękki, ale tutaj, gdzie troszeczkę wyschnie, to już właśnie smakuje zupełnie jak, taki, jak takie chrupkie pieczywo, które my znamy i kupujemy w paczkach, więc jest super zdrowy, ale nie wszyscy lubią, może nie jest super smaczny. A tutaj mam ser, który jest taki jak ser feta, um, jajko, ogórek i pomidor i tam jest jeszcze dżem i oni mówią, że tak naprawdę na śniadanie właśnie jedzą ten placek, z masłem i z drzemem. I to jest takie ich typowe, typowe śniadanie. Smacznego. Test them. Woda. Dzisiaj właśnie puszczono wodę w rzece. Jest to po prostu święto. Mnóstwo ludzi przyszło zobaczyć, jak pojawiła ponownie woda się tutaj w rzece. Ten most oczywiście jest w ogóle znanym i lubianym miejscem na spacery, ale w dzień taki jak dziś jest to wyjątkowe. Tutaj pani robi um, coś tam robi, jakieś placuszki, zaraz zobaczymy, co to jest. I just a look. Super. I można? Można w parku robić. Pan myje pomidorki. It's very good that you've got tap here and you can cook. Have a good time Thank you. Yeah, we are really enjoying it. <laughs> O. Radarze, iradarze, radarze. ام لا کلا لال لال- لال- لال لا سهیر لا. گل من از آگرم می مین میرمتیم شیکاڈو میخوردیم عابتو احمد با من بوت خرانم با من بوت احمد با من بوت خرانم با من بوت رفتم امریکا من خوندم انگلیسی های ام دیدی کجایی افتاده هم کن بیستی خوشگلا How are you two? Merytory, Anotory, Merytory, Anotory, Nagleścia, Dabasim, bo I'm not oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, Chop da po kol man o mat, I'm very good, chicago, mi khudin o bido, ahad 加油 yeah, yeah. yeah. Na młoda dama zgodziła się trochę pogadać normalnie I będziemy tutaj zadawać pytania Hi, hello everyone My What's name it? is Yegane and I'm the receptionist of the hostel No, you're not wearing a hijab, why? No, yeah, yeah, actually yeah. <laughs> Because here whenever we are inside, that's okay for us to not have hijab But whenever we are outside in society, we should have hijab oh, okay. Yeah, that's why <laughs> Good to know do you like your job? Yes, really, I like my job. Uh, I l l job or hijab? Job. Job, yes. <laughs> yeah, for sure. I really, I'm enthusiastic with my uh, uh, job because I really like to meet foreigners and I meet new people, new experiences. You know. Mhm. Mm But yeah. there must be something you don't like. What is this? Something you don't like about your job? Ah, uh, the time I should say goodbye to the guests. That hurts, you know. I I never thought about it that it's gonna be like that. But when it comes to it, I'm just, can you please stay one more night? Or I don't know, I don't wanna check you out. That's awful. I I don't like about it. Mm -hmm. Yes. And you say goodbye every day. Yeah, I I say goodbye. Actually, actually, I whenever I check in some guests, I should check out them. And I said no, we are friends. But actually, when the people leave here, they they are still here. You know, we can feel them. We say, for example, we we were gonna stay here some days. When you go and say, oh, do you remember, for example, Alexandra and say, oh yeah, I wish they they were still here. You know, it's that's kind of hard. I family part. Family part. <laughs> yes. I have one question. Yeah. I'm really interested. In Iran, hmm? do you have arranged marriages? Uh Arrange like. For example, you arranged before and yes. then. Yes. Do your parents choose you a partner or do you? Yeah, actually, it was for many years ago. Yeah, but not many years ago, about ten years ago maybe. But nowadays people, because we are more open-minded and they are, and globalization and these things, uh, usually young people choose their partners and then after that the parents. When it comes to parents, they should accept them too. But it's not like that, that, okay, this is your wife, your future wife, you should marry him. No, it's not. Good. Uh, I used to be a teacher. Really? So, yeah, so okay. I'm very interested in education system, how it so works. So let's go. <laughs> when do you start education in Iran? And uh, After preschool, uh, it's about when you're s seven years old. Mm -hmm. Yeah, you go to preschool first of all when you're six, and then you start school pre... Yes, primary school, when you are seven, mm -hmm. till uh, it goes about 11, and from 11 to 18, no, 17, you're gonna, this again, high, the higher school, yes. Mm -hmm. But now you're at university? Uh, I finished, I have a bachelor in urban planning, yes, and I'm applying for master. Okay. Mm -hmm. But you want to study abroad? Yeah, I want mm -hmm. I want to uh -huh. study abroad. <laughs> Actually, unfortunately unfortunately unfortunately most of the Iranian young generation they've been immigrated or they are immigrating. Yeah. That that's really sad. I don't have any friends here. They're all really? abroad. Yeah. They're all abroad. They're abroad. Yes, Canada, Germany, America. Hmm. Yeah. Why do you think young people you know want immigrate? to leave Yeah. Because it's it's really hard to live here. It, it, it's not that my, that's kind of hard, but you know, first of all, we talk about freedom, mm. you know, and <laughs> many things. <laughs> but people go there to find the freedom and to see how the life is going on over the seas. You know, most of us we we would come back here. For example, for me, when I graduated and I found job, I don't know, I settled down. I really like to come back to my country mm -hmm. to help here. I help the people to develop my country. That's why we just maybe want to experience or we just want more freedom, I don't know, more facilities that we mm -hmm. don't have here. These are the problems mm -hmm. that we have. Yeah. Rzeczy dla nas normalne i oczywiste. W Iranie nie są takie normalne, oczywiste. Robi się wiele rzeczy w podziemiu. Tak jak na przykład ćwiczenia. Dziewczyny nie mogą sobie iść do fitness klubu i poćwiczyć. Nie, ale chcą, więc robią to w ukryciu. Staj, po jednej samce, po no, po chęci, baby. Pięć sam to, słuchaj, serde. Głoszony, nie tak ma? Tak, tak, tak. A jeszcze, żałasz, ale o co, no, Pasha you This is scar. Iranian or Svart? This is Svart. What we do this is Svart. Svart is Svart. This is Svart. Thank you to Svart to niech on nam odda te, te bo to też właśnie mogą dać pieniądze które już nie są w obiegu one million to jest jakiś iron check czy ja nie wiem czy to jest nie weź mu wydaj te pieniądze nie honda takie normalne które my żeśmy mieli no kurwa no to są miliony po prostu a po co, wiemy, on tu zamienił takie to my znamy nie honda weźmie w cholerę Wiecie co? Powiem wam, co zauważyłam. I już w którymś miejscu z kolei Ponieważ my nie płacimy kartą Bo tu się nie opłaca płacić kartą Po pierwsze to sukces jak karta zadziała Bo większość naszych kart z zachodu nie działa Ale nawet jakby zadziałała To się nie opłaca Bo oficjalny kurs dolara to jest 42 tysiące A nieoficjalny na ulicy To jest pomiędzy 260 000 do 280 tysięcy No to sobie możecie przeliczyć Jaka to jest różnica Więc my płacimy wszędzie gotówką I w tych muzeach jak ja płacę gotówką, to oni mi nie dają biletu, wiecie? Czyli przede mną, jak są osoby Irańczycy, płacą kartą, dostają bilet, a jak ja płacę gotówką, to nie, dostanę, nie dostaję biletu. Tyle na temat. Bardzo fajnie ten dom jest zaprojektowany. Wchodzisz, jest takie małe pomieszczenie, taki jakby pokoik masz korytarzyk, przechodzisz do kolejnego, małego pokoiku i potem kolejny korytarzyk, kolejny pokoik i jak tym korytarzem przejdziesz to jesteś z powrotem w tym pierwszym pokoju zarobiście Te piękne, malowane tynki zasłonione są wszędzie szybami żeby oczywiście ludzie ich nie dotykali i nie zniszczyli ale tutaj kawałeczek mogę wam pokazać Tak więc w niektórych miejscach już odpadło ale w niektórych miejscach jeszcze pięknie się trzyma przepięknie pomalowane te ściany tutaj są pozostałości, popatrzcie takich um, szkiełek jakby niby lustro takie stare stare stare lustro więc całe to było wyłożone takimi lustrzanymi płyteczkami tutaj lepiej widać właśnie o malowidła ze strukturą, tak więc nie jest to wszystko płaskie i po prostu obłędne sufity, po prostu obłędne kopuły tutaj przepięknie pomalowane, bardzo dekoracyjne. Dom musiał być naprawdę cudowny, widać, że jest zmęczony, nie wykonywano żadnych remontów. Z jednej strony ja lubię właśnie zobaczyć też taki proces, tak więc nie mam nic przeciwko, wręcz nawet bym powiedziała czasem wolę takie miejsca niż super odnowione, bo wtedy one często tracą swoją autentyczność. Ten, tutaj ten główny hol jest po prostu przepiękny I też ma przepiękne sufity Ale chyba nie będę mogła za bardzo pokazać Bo światło jest, wiecie, ze wszystkich stron Inaczej pada światło i nie za bardzo widać Więc musicie sami przyjechać i zobaczyć Właściwie mogę Wam pokazać, patrzcie Tutaj jest jeden ten jest drewniany. A tutaj ten w części głównej jest murowany. Przepiękny, nie? Piękny. Taki dzisiaj wiatr, że cały żylandol po prostu chodzi w to i z powrotem, hula, prawo, lewo. Ja też, jak widzicie, się poubierałam, bo po prostu głowy mało co nie urwie. Nie jest bardzo zimno, ale wiecie, jak to wiatr. Taki przenikliwy. Nie wszystkie zabytki zwiedzamy razem. Często oni po prostu czekają na mnie w parku, a ja sobie idę porobić zdjęcia. Tak! Grzeczna dziewczynka! Grzeczna, ty. Ciekawa, grzeczna młodzież zawsze chce tego zachodu zobaczcie jak dziewczyny są ubrane zupełnie po prostu a, po zachodniemu palą papierochy na potęgę O, wow. hello ale fajna restauracja, super, na razie jest mało ludzi bo jest wcześnie rano ale bardzo fajne miejsce popatrzcie tutaj na sufit wyłożony po prostu materiałem albo wymalowany trudno jest mi powiedzieć Chyba wymalowany jest struktura na tym przepiękny. Thank you so much Thank you, Thank you. Of course she can, yeah, she teaches every day. Dobrze by było, gdybyśmy mieli tą formę, prawda? Bo wtedy sobie powtórzymy present simple. Wiecie co? Ja strasznie lubię te ich leżanki po prostu. A te ławeczki są nieco większe, takie głębsze niż te nasze ławki i fajnie, bo można się, wiecie, we wszystkie strony wyłożyć. A tutaj siedzę sobie pod drzemem mandarynkowym. Wszystko im smakowało, ale Bigos to zrobił taką furorę, że słuchajcie, nawet nie zdążyłam nagrać. Zostało tylko trochę, bo wiecie, jak już gotowałam, to tak pachniało, że tu po prostu stali nade mną i no, prawie że jest garka z Gielino, mogę powiedzieć. <laughs> you can have some butter if Treat. you want. Really? If you well I like with butter, mm. but it doesn't matter. Bela <laughs> cool. Good. Mm -hmm. <laughs> really <good. laughs> I tell you what, you should emigrate to Poland. Mm. I do love your food, <laughs> I know she's a good cook, a really good one, but the food is really good. <laughs> Now you understand why I don't like Iranian food. Yeah, yeah, I do. Every time that you make food, I do understand. That. No, it's totally different,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 Masz. Great source of vitamin B <laughs> oh. Piwo, rosyjskie piwo jest do dostania normalnie w zwykłym sklepiku Zawartość alkoholu 0,5% Po to dollars Dwa dolary to kosztuje to dużo no.